Stało się tak, jak chciałem Taka noc raz w życiu zdarza się Dałaś mi swoje ciało Razem z nim dostałem serce Twe Mówią, że królowie mają złota cały stos Wielki zamek pośród gór każdy ma Jedzą kawior i w jedwabiach, chodzą spać co noc. Białe wino co dzień piją aż do dna. A ja się śmieję, kiedy ludzie mówią mi o tych królach za dalekich mórz. A ja się śmieję, wtedy odpowiadam im. Nie mam nic, prócz paru pięknych snów. A to ja, ja, ja, ja, ja, prawdziwym jestem królem, bo Ty wybrałaś właśnie mnie. Właśnie ja, ja, ja, ja, dla Ciebie ten jedyny, niech cała Ziemia o tym wie. Tak to jest zawsze było, że za złotem goni cały świat.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 Jak się bawię, to się bawi ze mną cały świat Bo ja wiem, jak wino zmienić w śpiew o tak Ten jest panem, co się umie bawić tak jak pan Kiedy noc w kieliszkach błyszczy się, to znasz A ja się śmieję, kiedy ludzie mówią mi